Doszedłem do miejsca zwanego Queen's Cross w Aberdeen. Tutaj jest posąg jakiejś kobiety. Przypuszczam, że królowej. Skoro King Cross, a obok niej takiż to oto granitowy kość. I to wszystko w Aberdeen na King's Cross